Panuje błędne przekonanie, że poziom cen wynika wyłącznie z ilości pieniędzy na rynku. Aby zrozumieć, dlaczego tak nie jest, wyobraźmy sobie wyspę z dwoma uczestnikami rynku. Mieszka tam rolnik, który oczywiście wytwarza żywność i jest też, nazwijmy go właścicielem, właścicielem budowniczym, który albo wynajmuje domy, albo buduje, na sprzedaż lub dla siebie pod wynajem. W tej rzeczywistości ludziom trzeba tylko jedzenia i mieszkania. Wyobraźmy sobie też, że ta wyspa czy kraj, nieważne jak to określimy, nie odkryła zbyt wielu walut. Ma tylko trochę złota. Rolnik ma na początek dwie złote monety. Właściciel budowniczy także zaczyna tylko od dwóch złotych monet. Nie mają pieniędzy, tylko trochę złota. Są jednak optymistami. A rolnik mówi… Hej, właścicielu, sytuacja jest dobra, więc chcę od ciebie wynająć ładny dom dla mojej rodziny i zlecić budowę kolejnych. Weź obie te monety i zbuduj mi, albo wynajmij coś ładnego. I budowniczy dostaje obie monety. A wtedy mówi, no, no, jest nieźle, taki optymizm. Rolniku, chcę, żebyś wytworzył dla mnie mnóstwo świetnej żywności. Weź ode mnie te cztery monety i przygotuj dużo znakomitej żywności. Roślin trudnych w uprawie, mnóstwo żywności. Budowniczy ma cztery monety. Cztery monety. Rolnik nie ma żadnej. Ale teraz on jest zadowolony, pełen optymizmu. Monety znikają stąd, bo budowniczy dał je rolnikowi. Pełen zapału, rolnik mówi: Właścicielu, mam jeszcze lepszy nastrój. Postaw mi jeszcze więcej domów. Chcę rozbudować swoje gospodarstwo. A właściciel mówi: Dałeś mi już dużo pieniędzy, mam sporo zleceń. Zapłać więcej, żebym pracował po godzinach, bo przecież będę musiał ograniczyć czas spędzany z rodziną, itd. Rolnik mówi: Jasne, ostatnio zapłaciłem dwie złote monety, teraz dam trzy za tę samą liczbę budynków. Daję więc. Daje 3 złote monety. W zamian dostanie to, co wcześniej za dwie monety. Pomyślcie zatem, wzrosła cena usługi świadczonej przez budowniczego. Rolnik daje właścicielowi budowniczemu 3 złote monety. Budowniczy się cieszy. Jest dobrze, rolnik daje mi zarobić, więc zamówię jeszcze więcej żywności. Zamawia więc, daj mi to, co ostatnio za dwie monety. A rolnik na to nie. Jestem bardzo zajęty. Jeśli mam pracować po godzinach, zapłać 3 złote monety za to, co wcześniej. Zresztą koszt budowy domów wzrósł do trzech monet. Ty też tyle płać! Budowniczy zgadza się. Tak, dam 3 monety. Zwróćcie uwagę. Każdy z graczy zaczynał od 2 złotych monet. Ponieważ byli pewni siebie, wydawali te pieniądze i zawierali liczne transakcje to z powodu szybkiego obiegu pieniądza wzrosły ceny.